W pierwszych wyborach uczestniczę, jak to się mówi, aktywnie. Byłem nawet wiceprzewodniczącym komisji wyborczej tutaj na Brynów, na, na ulicy Ró y Hanki Sawickich, w pewnym razie na y fińskich domkach, jak to mówią, na Brynowie. No i. i Byłem jakby to mówiąc mężem zaufania senatora Waleriana, posła Waleriana Pańko i Augusta Chłopkowskiego. Zresztą Walerian Pańko był też członkiem społecznego komitetu, tego pierwszego społecznego komitetu pamięci.